Rozpoczniemy od szkół podstawowych klasy od 1 do 6. Kolejna nagrodzona szkoła to szkoła podstawowa imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym. Wielkie brawa i gratulacje! Drodzy Państwo, tradycyjnie podkreślamy te osoby, które przyczyniły się do tego sukcesu. Szkolną koordynatorką projektu była pani Dorota Kulesza, a dyrektor szkoły to pani Agnieszka Lachowska-Marzoch. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie.